Chronić cel! To nie będzie łatwe! Tracimy cel Baker! Nasz nieządny w drodze! Ja przecaduję sektor! Uwaga, sojusznik wezwał nalot bombowy! Nasi wysłali bombę sypującą. Przegnął się nie ukryją. Nadciąga bomba szybująca. Powietrzu! na nie! Każdy mecz w tej ziemi jest opłacony krwią. Dobra robota! Ostrzelił nas z woździerzy! Przed drużynowy! Zlikwidować zagrożenia! Planuj z wyprzedzeniem, by wygrać! Rzuzamy! No się nie Tylko na to Nie ma You Patrol, bronić celu! Tym razem drogowie nie będą odpuszczać! Rzuca termin! Mamy prowadzenie! Stryfa patrolowa jest nasza. Uważajcie na wrogiego psa! Leci bomba szybująca wroga! Zyskaliśmy przewagę! That's <sighs> big Contact. Przybywająca w drodze. Strefa patrolowa zabezpieczona. Czas rozpętać piekło. Marcia, Mają skrępę patrolowo. Zobaczcie! Rolowa zabezpieczona! Ale no Nie ma wsparcia! Ruch zajął skrywę patrolową. Ktoś załatwił dwóch drogów Czas rozpętać pieprz. Altyazı M.K. Dominacja! Ruszać do celu! Rozwijaj swoje umiejętności! Tracimy cel Baker! Zabezpieczamy cel Baker! Czasem spędzać piekło. Zdobywamy cel Charlie! Mamy prowadzenie! Tracimy cel Baker! Cele utrzymać pozycję Sykło metal able mogliśmy go się nie ukrył zajęliśmy wszystkie hmm. cele utrzymać pozycję Ojej, on Zabezpieczamy cel Baker. Poszedł zerwisz. Mogę uciekać, tracimy cel Charlie. Tracimy cel Charlie. Uważajcie na progiego psa. Nie zapomnę tego. Okopaliśmy się przy punkcie Baker. Przejmujemy cel czarny! Kontrolujemy cel Zabezpieczamy cel czarny! Tracimy cel Charlie! Baker! Podwójne zabójstwo! Zajmujemy te label. Czas wyskręcać Zdominowaliśmy ich! Utrzymać pozycję! I don't know what Baker Baker! Zajmują cel Baker! Pracujemy cel Baker. Teraz mamy Wisey. Pracujemy cel Abel. Pan jest z nami? Wygrana w zasięgu. Nacierajcie. Pracujemy cel Charlie. Tracimy Walczy. doskonała robota! Potwierdzone. Pozbyć się wszystkich wrogów! Wszystko od tego zależy! Pokaż na co cię stać, albo przejeżdżać! Obronny na pozycji. Ostrzeliwują nas z głośnierzy. Uważajcie na wrogiego psa. Si wysłali bomby, żeby Będzie silniejszy.